na mazurach Kobieta zbiera o. Śnieg sypie Patrzymy co tutaj nad jeziorem się dzieje Chciałem podziękować za to co się dzieje. Wszystkie dobre rzeczy, które mi życzyliście po spaleniu mojego biura modelarskiego i każdego... Słowa Moje modelarski końcik już się robi, już prawie skończono, więc zacznę teraz projekt. Wszystkim życzę dobrego nowego roku, bo nie miałem okazji, żeby nic im się nie spaliło i nie umarło najbliższa to pozdrawiam Życzę wszystkiego dobrego